Radio Orzysz. Dzień dobry Państwu w Polskim Radiu Orzysz. Dzisiaj zaprosiliśmy pana Sławomira Wolskiego, prezesa historycznego stowarzyszenia Piska Pozycja Ryglowa. Może parę słów o stowarzyszeniu? Poza tym, że jest pan specjalistą od umocnień w naszym regionie. Dzień dobry państwu. No chciałbym być tym specjalistą i wszystko robię, żeby, żeby nim zostać. A jeśli chodzi o Stowarzyszenie Historyczne Piska-Pozycja Ryglowa, której jestem prezesem, to istniejemy już ponad 10 lat. Stowarzyszenie zawiązało się w 2010 roku. Głównym naszym Tematem działania to jest historia, historia naszego regionu, historia głównie militarna, historia wielkich wojen, ale, ale nie tylko, po prostu zajmujemy się również taką szeroko pojętą historią naszego regionu. Proszę pana, spacerując, chodząc po orzyskich lasach, napotykamy na różne pozostałości umocnienia bunkry, schrony, szczególnie na linii Jeziora Tyrkła, Okartowo, Cieszpięta, Cóż tam można zobaczyć? Co to jest? No tak, nasz region jest, jest bogaty w takie zabytki. Są to oczywiście pozostałości linii fortyfikacyjnych, schronów. Ja mówię specjalnie schrony, nie mówię bunkry, bo, bo to są dwa zupełnie inne... Yy... Właśnie, krótko. Czym się różni bunkier od schronu? Jeżeli byśmy tak zajrzeli do encyklopedii, to bunkier to pomieszczenie na statku lub okręcie poniżej linii wodnej służące do bunkrowania, czyli do przechowywania zazwyczaj materiałów pędnych, węgla czy, czy, czy, czy nafty. Więc z, języka, z języków germańskich bunkry to, to, to schrony. My trzymajmy się tego nazewnictwa naszego krajowego schrony. U nas istnieją schrony, schrony generalnie dwóch typów. Schrony bierne, które są ukryciami dla żołnierzy i schrony bojowe, z których prowadzi się walkę. One są wyposażone właśnie w jakieś uzbrojenie, z którego, z którego prowadzi się walkę. I na linii Tyrkła posiadamy takie schrony bierne i... Bierne i bojowe, tak. Mhm no jest to bardzo ciekawy teren, tu mamy sporo, bo ponad 30 obiektów fortyfikacyjnych, i tu też mówię obiekty fortyfikacyjne, a nie mówię schrony, bo obiekty fortyfikacyjne to są również dzieła ziemne, to są zapory przeciwpancerne, rowy przeciwpancerne, to wszystko powiązane z sobą tworzy skuteczną linię obronną. Takie linie obronne tutaj mamy, które już powstawały na przełomie XIX-XX wieku, w XX wieku były rozbudowywane i to wszystko jest widoczne w terenie. Czyli te konkretnie nasze y, obiekty powstawały już w XIX wieku i w ciągu historii poprzez dwie wojny były zmieniane, rozbudowywane? Były rozbudowywane. Generalnie y, no, terenu się nie zmieni. Jeziora, jak, w jakich miejscu były, nadal są i po prostu obrona tego terenu, terenu Prus wschodnich czy państwa pruskiego, jeśli chodzi o XIX wiek, była oparta na, na wykorzystaniu przeszkód wodnych, dużych kompleksów leśnych, czyli takie, takich przeszkód, które były trudne do sforsowania dla wojsk przeciwnika. Myślę, że musimy powiedzieć od jakichś podstawowych, elementarnych kwestii. Te pozycje są na linii właśnie wielkich jezior. W naszym wycinku to jest, to jest jezioro Tyrkło. One są skierowane przeciw na wschód, przeciw Rosji, Rosji carskiej pierwotnie, później Rosji sowieckiej. Takie było założenie obronne tych terenów. Tak, planiści niemieccy już w połowie XIX wieku doszli do wniosku, że sytuacja polityczna w Europie tak się zmienia i, i dąży do, do konfliktu, że wojna z Rosją carską jest nieunikniona. Z kolei po podliczeniu sił i środków armii pruskiej, czy później niemieckiej, Niemcy doszli do wniosku, że nie są w stanie obronić terenu Prus Wschodnich, państwa pruskiego, więc musia musiano wymyślić jaki, jakiś sposób, żeby jednak się bronić. Sposób okazał się prosty, bo jeżeli spojrzymy na mapę um, Mazur, to widzimy od Węgorzewa, poprzez, poprzez Giżycko do, do Rucianego, pas jezior, który stanowi naturalną przeszkodę dla potencjalnych wojsk, potencjalnego ataku wojsk rosyjskich. I Niemcy swoją koncepcję obrony właśnie oparli na, na pozycji Wielkich Jezior Mazurskich. Po prostu jeziora były nie do przejścia, a przesmyki między jeziorami zostały ufortyfikowane. Ta koncepcja powstała w XIX wieku, w połowie XIX wieku. Chodziło o to, żeby te siły rosyjskie rozbić, rozbić atak Rosjan na dwa kierunki. Rosjanie musieli obejść te Wielkie Jeziora. Jeżeli obeszliby od kierunku północnego, to te ich wojska weszłyby w dolinę, bagienną dolinę Pregoły i natarcie Rosjan by zwolniło. A z kolei część południowa trafi na Puszczę Piską. Tam mamy pozycję szczycieńską, leśną. Też Rosjanie zwolnią. A jeżeli zwolnią z notarciem, dadzą czas obrońcom, czyli Niemcom, na ściągnięcie wojsk z głębi Niemiec, z zachodu tutaj na teren Polski I proszę sobie wyobrazić, że ta koncepcja wymyślona 50 lat przed wybuchem I wojny światowej doskonale się sprawdziła. Niemcy doskonale przewidzieli ruchy Rosjan i wykorzystano to w 14-15 roku, żeby rozbić tutaj te oddziały rosyjskie. Czyli krótko mówiąc, sierpień 14 roku wchodzą tutaj wojska rosyjskie i te umocnienia, które, ślady w tej chwili możemy jeszcze znaleźć, spełniają swoje zadanie. Tak. Tutaj były ciężkie walki, które powstrzymywały wniknięcie armii rosyjskiej w głąb Prus. Oczywiście, Tak te wojska które tu wniknęły od kierunku Augustowskiego od kierunku Ełku tu właśnie na tych fortyfikacjach na fortyfikacjach pozycji Wielkich Jezior Mazurskich połamały sobie zęby jak było dalej, właściwie chyba wszyscy wiemy. Bitwa pod Tannenbergiem, wyparcie Rosjan, no, bitwy nad wielkimi jeziorami mazurskimi na przełomie 14-15 roku i, i, i w zimę 15 roku. Te umocnienia już nie odegrały takiej wielkiej roli. Cóż się działo z nimi po I wojnie światowej? Mieliśmy traktat wersalski, rozbrojenie, nie wolno było budować umocnień, ale Rosja była zawsze na wschodzie. Tak, Rosja była jednym z państw zwycięskich w tej wojnie i Niemcy, Niemcy przegrali, ale jak to kiedyś powiedział, Niemcom nie można pozwolić na maszerowanie w tak muzyki marszowej, bo przejdą przez całą Europę. W związku z tym trzeba było jakoś i troszeczkę osłabić, jeśli chodzi o, o sprawy militarne i tutaj traktat wersalski całą armię niemiecką zredukował do 100-tysięcznego kontyngentu, zabroniono posiadania im ofensywnych rodzajów wojsk, jak, jak wojska pancerne, lotnictwo, okrojono marynarkę wojenną ym, i zabroniono budowy nowych fortyfikacji. Ale pozwolono za zachować te, które już istnieją. Niemcy celowo dopuszczali do Y, dewastacji swoich fortyfikacji, bo mogli je utrzymywać, odnawiać. I to, co zostało zniszczone, odbudowywano. Ale już nie były to schrony y, o lekkiej konstrukcji, tylko już budowano nowoczesne schrony żelbetonowe, schrony, które już spełniały warunki y, nowoczesnej wojny, do której Niemcy już się szykowali. Były to schrony Wyposażone w dobre pancerze, w urządzenia filtrowentylacyjne, hermetyczne, połączone doskonałą siecią łączności. Czyli w konsekwencji w okresie międzywojennym te linie umocnień między Okartowem a Cieszpiętami By zostają rozbudowywane. rozbudowywane z nową jakością. I spełniły swoją rolę w 45. roku, kiedy znowu przyszła tutaj armia rosyjska. Tak, ale w międzyczasie jeszcze 44. rok, przygotowywanie Prus Wschodnich do obrony. Nieszczęśliwa koncepcja powołania tutaj Gauleitera Prus Wschodnich jako komisarza obrony. Zamiast zostawić to w rękach Wehrmachtu, czyli tych profesjonalistów, jeżeli się władze partyjne biorą do obrony, to nie może wyjść dobrze. Więc nie było spójności. Powstawały w tym 1944 roku nowe, nowe, nowe transzenie i linie obronne, wyposażone w, w schrony, niepozorne okrągłe schrony o średnicy Med20, tak zwane garnki Kocha. Prusy szykowały się do obrony. No niestety nie udało się to. Może, ale dzięki temu właśnie możemy, możemy podziwiać w jednym miejscu schrony. XIX wieczne schrony z okresu międzywojennego i końca II wojny światowej. Trzeba tutaj no, przypomnieć, uściślić, że te garnki Kocha no, to jest potoczna nazwa od Geograytera, Ericha Kocha, który właśnie wymyślił tą. Chorą koncepcję obrony pospolitego ruszania w całych plusach wschodnich, co się tragicznie skończyło dla, dla ludności tutaj zamieszkałej. Tak. No, ludzie powoływani do tego Folkszturmu, nieprzeszkoleni, nie mieli bronić plus wschodnich przed, przed tak. Jakby nie było może i częściowo zdemoralizowaną Armię czerwoną, ale doskonałą armią, która w ciągu tych czterech lat walki zdobyła doświadczenie i potrafiła dobrze prowadzić walkę. Cywil nigdy nie będzie dobrze walczył przeciwko żołnierzom. Trzecia rzesza upada. Przychodzimy tutaj my, Polacy, Polska, co się dzieje z tymi liniami umocnień? Na podstawie um, umów międzynarodowych po II wojnie światowej byliśmy zobligowani do zniszczenia schronów poniemieckich z uwagi na to, żeby w przyszłości nie zostały wykorzystane. Dlatego większość tych obiektów jest, jest w bardzo złej kondycji. Mamy oczywiście schrony, które są całe, które Y, które są w doskonałym y, stanie, ale jest ich stosunkowo stosunkowo mało. Y, aczkolwiek te, które mamy, no, y, y, warte są obejrzenia, one oczywiście były i, i, i w, przez y, dość długi okres czasu rabunkowo eksploatowane, ja tu mówię o, o złomiarzach, czy o y, krajowych akcjach pozyskiwania materiałów surowców wtórnych, bo też takie w pierwszych latach, latach 50 60-tych 60 były, yy, te materiały pozyskiwano najpierw z pól walki, z pól bitew, gdzie, gdzie stał ten sprzęt porzucony niemiecki, yy, trafiał on do chód, yy, pancerze schronowe też również by, były pozyskiwane, trafiały do chód, a w latach 70 -tych, 80 -tych, yy, Prywatna inicjatywa, złomiarze wycinali te pancerze, sprzedawali już, już prywatnie na złomowiskach. Było to związane z tym, że był powszechny dostęp do, do gazów technicznych, które można było pozyskać, wtedy się mówiło załatwić w zakładach pracy, takie załatwione gazy, acetylen czy, czy tlen nie kosztował nic, ale wycięty nim kawał metalu, pancerza, wieży czy dzwonu obserwatora już można było spieniężyć i, i jakieś tam środki finansowe uzyskać. Czyli na obecną chwilę metalu tam wie, wiele nie zobaczymy, ale te żelbetonowe umocnienia są widoczne. Można tam po prostu pójść, obejrzeć, wejść do niektórych jeszcze zachowanych umocnień? Oczywiście, tak, jest ich, to są bardzo ciekawe obiekty, warte obejrzenia, aczkolwiek tutaj, jeżeli chcemy je oglądać, to radziłbym nie robić to pod, pod wpływem impulsu, a dobra, dzisiaj idziemy, będziemy oglądali jakieś tam schrony. Do tego trzeba się przygotować, tak jak, jak turyści górscy wychodzą, dobrze przygotowani, to jeżeli i w odpowiedni sprzęt mówią, gdzie idą, kiedy wrócą, takie same zasady powinny panować, jeśli zwiedzamy schrony. W większości te schrony są gdzieś w lesie, w pewnej oddalenie od dróg. Jeżeli nie, no, będziemy mieli pecha i, i sobie zrobimy krzywdę, a nikt nie będzie wiedział, gdzie ma nas szukać, to, to, to będzie źle. Dlatego, dlatego jeżeli się wybieramy, to oczywiście zawsze w kilka osób, zawsze wybieramy się, to musimy mieć dobre źródło światła. My mamy jeszcze zasadę, że dublujemy, mamy, mamy światło, tak zwaną czołówkę, na, na, na głowie, jeżeli nie znamy obiektów, to zawsze mamy jakąś tam czapeczkę na głowie. Jeżeli nie znamy obiektów, to są to czapeczki takie ochronne, plastikowe. Zawsze mamy w kieszeni jeszcze dodatkowe oświetlenie. Bez tego się po prostu nie ruszamy. Czyli krótko mówiąc, wybierając się na spacer do lasu, żeby zobaczyć schrony, trzeba być po prostu poważnie przygotowanym. Przygotowany. Jest to niebezpieczne. Część schronów, czy właściwie większość, jest uszkodzona, wysadzona, sterczą druty do tych, które można jeszcze wejść, które w swojej bryle są zachowane. Nie wiadomo, co tam zastaniemy. Jest ciemno, może jest jakaś studnia w ziemi, więc warto zobaczyć, ale... Trzeba być bardzo rozsądnym i odpowiedzialnym. Tak, no, no jest to, to, to, tak jak mówiłem, warte obejrzenia, ale na pewno nie jest to y, warte jakiegoś ryzyka, jeżeli pójdziemy sami. To nie jest wyprawa dla indywidualistów. Gdzie więcej można się dowiedzieć o tych umocnieniach? Jest jakaś, zdaje się, strona internetowa. Jest doskonała strona internetowa, zrobiona, stworzona przez pasjonatów, y, jeżeli wpiszemy wyszukiwarkę architektura militaris to natychmiast nam się, nam się ta strona pokaże wyczytamy tam bardzo dużo bardzo, jeśli chodzi o, o typy schronów będą rzuty schronów, jak te schrony wyglądały jakie pancerze znajdziemy dużo, dużo mapek z lokalizacją tych schronów więc, więc naprawdę jest to ta wiedza, która jest potrzebna, jeśli chcemy zająć się takim tematem, czy, czy nawet hobbystycznie pójść i obejrzeć. Musimy wiedzieć, gdzie i co, co chcemy obejrzeć, prawda? Bo jeżeli nie będziemy mieli tej wiedzy, to po prostu zobaczymy kawałek betonu, możemy się zdziwić, że wow metry grubości, czy dwa metry grubości, ciekawe, co to było. A ta strona nam pokaże, że jest to schron, załóżmy typu B1, czy, czy któryś z regelbałów. Krótko mówiąc, do czego one służyły, jak były zagospodarowane, urządzone? Tak, tak, właśnie. Przeznaczenie, wyposażenie, pojemność, mówimy tutaj o ilości żołnierzy, które, którzy w takim schronie mogli przebywać, tam wszystko jest to świetnie opisane. No i patrząc na temat szerzej, musimy pamiętać również o tym, że w obu armiach zaborczych, armii cesarskiej i carskiej walczyli Polacy. Również w czasie II wojny światowej, niestety również w Wehrmachcie i innych formacjach wojskowych III Rzeszy, Również walczyli Polacy. Między innymi właśnie na tej linii obronnej pod piętami jest pierwszowojenny cmentarz, gdzie również są ślady polskich żołnierzy, czytając nazwiska. No są to polsko brzmiące nazwiska, prawda? No tutaj mówimy tak, oczywiście i o Polakach, którzy gdzieś tam z Poznańskiego byli, czy, czy o Mazurach, którzy, którzy jeżeli spo, popatrzymy na nazwiska Mazurów, to też wiemy, że, że tak naprawdę to, to są pochodzenia polskiego, ale armia carska to również zabory, tereny za, za, zaborcze, też Polacy walczyli po drugiej stronie. Chociaż powiem panu taką ciekawostkę, że podpiszę, na wzgórzach Snopkowskich przez zimę 14 na 15 rok, po jednej stronie walczyły oddziały Landwery, czyli te oddziały niemieckie, ludowe, czyli generalnie wyposażone, wyposażone, gdzie żołnierzami byli Mazurzy, a po stronie rosyjskiej, no raczej tych Rosjan było bardzo mało, bo to były dwa bataliony Finów, więc wielcy tego świata brudne sprawy załatwiają zawsze rękoma innych. W tym przypadku Rosjanie wykorzystali do tego żołnierzy fińskich. No, zdarzały się takie sytuacje, że polski żołnierz w obozie jenieckim znajdował w carskim mundurze swojego brata. Dokładnie tak, to, to, to, to bywały takie sytuacje. Są fajnie opisane w, no, na przykład w, w książkach Karola Małka, no, znanego, znanego działacza mazurskiego. Interludium Mazurskie to jest ta, ta, ta pozycja, te pozycje, bo to jest kilka tomów, które ktoś, kto zajmuje się Mazurami, historią Mazurów, powinien, powinien znać i przeczytać. Więc wybierając się na spacer w okolice Tyrkła, po mazurskich lasach, lasach, musimy mieć świadomość, że to nie tylko ziemia niemiecka, że tutaj jest kawał naszej Polskiej historii. Oczywiście, że tak. No i tutaj my mówimy ogólnie, a ja bym powiedział tak, jeżeli chcemy się wybrać, to też musimy mieć jakiś plan. I, i warto byłoby zacząć taką wycieczkę tych bliskich terenów. Załóżmy o kartowo. O kartowo, które, które historycznie. Pierwsza, y, Pierwszy, no jeszcze nie zamek, ale, ale y, osada stworzona przez, przez y, m, Krzyżaków, to jest Okartowo. Tutaj właśnie jedna z pierwszych umocnień pozycji Wielkich Jezior Mazurskich, y, giżyckiej pozycji polowej, to jest punkt pierwszy. To są, to, które, które przy linii kolejowej możemy obejrzeć do tej pory. One są co prawda właśnie zniszczone, ale ale warto, warto tam pójść, obejrzeć, pokłonić się tej historii zobaczyć, jak to wyglądało. A pod, jeżeli przejdziemy na drugą stronę yy, linii kolejowej, już stronę właśnie jeziora Tyrkła, zobaczymy schrony nie XIX-wieczne, a XX-wieczne, które powstały na początku lat 30. Ale najpierw należałoby się zapoznać właśnie ze stroną internetową, gdzie są opisy, gdzie są również mapy, co ułatwi trafienie w Dokładnie te miejsca. Tak. No i koniecznie pamiętajmy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo mhm. tutaj to jest y, podstawa, bo oprócz tego, że możemy gdzieś tam jakąś nogę sobie skręcić, skaleczyć się kawałkiem jakiegoś starego złomu, pamiętajmy, na tym terenie trwały walki i w czasie I wojny światowej, II wojny światowa, wiele schronów, jeszcze po wojnie były miejscem, gdzie składowano i niszczono materiały niebezpieczne i na takie materiały też możemy trafić. Więc, więc patrzmy pod nogi, obserwujmy i, i bądźmy roz, roz, rozsądni po prostu chodząc po takich obiektach. Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia nad Tyrkłem. No mam nadzieję że się spotkamy, zresztą bardzo bardzo chętnie tutaj właśnie z kolegami z naszego stowarzyszenia się wybierzemy, mamy to w planach już od pewnego czasu. Nasze piskie schrony już znamy dobrze. Te znamy nie tak jakbyśmy chcieli i na pewno na pewno gdzieś tam ktoś nas przy tych schronach spotka. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za rozmowę. Polskie Radio Orzesz